Dawny fragment dawnych murów obronnych w Zielonej Górze Wieża, Głos... wieża Głodowa Stoję na placu pocztowym w Zielonej Górze A to co widzisz, tą wieżę zbudowaną z cegły to jest wieża głodowa Przed chwilą przeczytałem, że jest to fragment murów obronnych zachowany do dzisiaj. A tak wygląda okolica Wieży Głodowej. Tam jest Kopernika. Też jakaś stara kamieniczka. Masz jeszcze raz Wieżę Głodową. I widok na plac pocztowy. Wszystko 30 kwietnia 2015 rok. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia.